Kochani, dzisiaj zrobimy włączenie okna, które będzie w tym miejscu. I włożymy od tej strony. Potrzebuje jakąś folię. A wstępem model jest robiony z balsy, z syroduru, farba Obecnie używam wash AK to znalazłem ciemny filtr. Taki White Spirit kupiłem, taki do rozmywania i jeszcze inny kolor, tu jest balsa jest taka zrobiona kolor. Użyłem najpierw filtra na, na surową w balce. A tutaj teraz będę, no, do tego mam pędzelek, miraż firma, bardzo fajna, naprawdę, podoba mi się. modele, polska firma, to też jakby trzeba się wspomagać. O, no to co? Tak jak Wam pokażę, robimy losha. Jest mój. Do tego te farby włożyłem w kuleczki. Się mieszać jest. Tu już trochę zrobiłem. Dolałem trochę też spiritu. Tego. O, tutaj, jak tutaj macie sobie marzę? Próbo. Tu mam rozcięczony też jeszcze. O, tutaj sobie tutaj też następną warstwę robimy. to wiążemy do podłogi. Pędzelkiem delikatnie po kawałku tą rzadszą farbę. Można się w środku to będzie to okno. Takie wychodzące. Na balkonik, bo tam ma być ogródek, tak? A kto to przyszedł? Moja psinka. Ma. Chodź. chodź. Chodź, chodź, chodź. O, dzień dobry. Tak, dzień dobry. No, dobry piesia, To nasz piesio jest ładny, o, tak, misia, tak, jestem misia, no, piękna misia, Wszystko fajnie, tak. O. Teraz malujemy, tak, misia zawsze mnie odwiedza, Rano. i powiedzmy, że w ten sposób, tak, Nie chcę Wam też czasu zrezygnować, bo wiem, że jak za dużo, to co tu na co tu patrzeć? Teraz wash mam. łóż, łóż, łóż. Tym też tutaj troszeczkę sobie tutaj pomaluję język. Jest bardziej tłuszciejsza, prawda? Jest... To zrazu na tamto, żeby mi się tak mieszało. Tak? To jest moja wersja, pamiętajcie, że to wiele osób i tamto nie czy tamto, czy tamto. No robi, no robi, no. bawię się po prostu. Tu tak. jest trochę cyk. Opa. Tak sobie tutaj zrobimy. Cyk, cyk, cyk. Dobra, mamy tutaj po tu na dole jeszcze dla było tak. Tu sobie tam referencyjne, jakieś zdjęcia. To robić. Tu będzie to. O. OK. Do na pewno. No o. O. Trzeba pamiętać, że... Tu jest faktura. Możemy no, tutaj jeszcze zrobić taki. Tu jest faktura to wsiąkał, no. Można jeszcze porobić jakieś przejścia jaśniejszym, ciemniejszym. No. Z tego będę robił. zamykanie podłogi. Dziękuję Wam za oglądanie. Tak się. Zapraszam do następnego filmu. I pozdrawiam.